Projekt trwał blisko 5 lat. Chodziło o to, żeby przebadać rozwiązanie Tajwańczyka właśnie o nazwisku Show, To doskonały naukowiec, który ma wiele patentów. Jedno z właśnie rozwiązań pneumatyczno-hydraulicznych zwróciło naszą uwagę. No, miało dość spory potencjał aplikacyjny. Przez te 5 lat nauczyliśmy się sterować tym pojazdem, nauczyliśmy się jak dobierać jego konstrukcję w zależności od rodzaju sterowania. Tutaj doktorzy Mróz i Czok zrobili fantastyczną pracę. W skrócie zrobili to, co robią uczelnie dla inżynierów. Przygotowali sposób postępowania przy projektowaniu. W obszarze nauki hmm, zaobserwowano wiele zjawisk, które nie były do tej pory opisywane, a były to zjawiska związane z konwersją energii. Mniej więcej chodzi tutaj o duszenie i dławienie konwertera, ale tak, także zwrócono uwagę na tak zwany efekt serpentyny. One wszystkie związane są zarówno ze sterowaniem, powiązanym z układem konstrukcyjnym. Więc te rzeczy wspólnie, razem muszą tutaj być dograne i w jaki sposób, no właśnie oni to ładnie opisali w sposób zwięzły i korzystny, tak żeby inżynierowie mogli to stosować podczas projektowania tego rodzaju rozwiązań. Układ został wyposażony w układ napędowy pneumatyczno-hydrauliczny, wykorzystuje sprężony gaz jako magazyn energii, a następnie energię zgromadzoną w gazie wykorzystuje się do tego, żeby przepchać ciecz hydrauliczną poprzez układ, napędzając silnik hydrauliczny w ruch. Stąd mamy... Dwa rozwiązania, które są pneumatyczne i hydrauliczne. Przez to nazwa układ pneumatyczno-hydrauliczny. Rozwiązanie Tajwańczyka było prostsze, gdzie my zmieniliśmy układ sterowania i zastosowaliśmy to w pojeździe, a ten Tajwańczyk wykorzystał to tylko na stanowisku. Zaobserwowaliśmy takie zjawiska, jak efekt dławienia i duszenia konwertera. Są to zjawiska niekorzystne, my natomiast znaleźliśmy rozwiązanie, jak temu zapobiegać. Mamy w wkładzie zrobione sterowanie właściwie takie modułowe. Możemy wymieniać moduły, które by nam coś się ewentualnie posło. To ułatwia badania, rozszerzanie ewentualnego sterowania o elementy, które były potrzebne dla kolejnych algorytmów. A od strony programowej to mogę powiedzieć, że mamy Zrobię realizowane cztery algorytmy sterowania. I dla każdego algorytmu mogliśmy zaobserwować inną sprawność, mianowicie lepsze bądź gorsze wykorzystanie energii, którą mamy właśnie zgromadzoną w spożonym azocie, w gazie, w układzie. Przede wszystkim do pojazdów. To przetestowaliśmy. Można tym, y, można tym swobodnie napędzać pojazd, tutaj zbadaliśmy to na kładzie, ale dla wyższych y, gęstości mocy, no my to tak nazywamy, ale tak naprawdę chodzi o to, że dużo energii w krótkim czasie musi się wydobyć z takiego układu. No i to wtedy y, tego rodzaju rozwiązania są bardzo dobre dla na przykład, ciężarówek. Również może być stosowany w układach stacjonarnych, tam gdzie trzeba na przykład zrobić rozruch wielkiego silnika z wielkimi obciążeniami początkowymi. Także dla transportu bliskiego możemy pomyśleć o układach hybrydowych, szczególnie tam, gdzie jest ciepło odpadowe. I wtedy możemy mówić o, układach, o silnikach cieplnych, które są w układach hybrydowych, ewentualnie także o silnikach elektrycznych.